Cześć wszystkim na kanale Świat, którego nie widzimy a ja jestem Aleksander Kusznier i w tym odcinku podzielę się z Wami różnymi e, interesującymi rzeczami takimi jak dlaczego zmieniłem nazwę kanału co to w ogóle oznacza dlaczego zmieniłem logo kanału do czego to się sprowadza e, podzielę się z Wami także e, sprawozdaniami z terenu relacjami e, co uważam, co spostrzegłem co udało mi się sfotografować, uwiecznić i pokażę Wam to wszystko w tym właśnie nagraniu Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do oglądania Cześć! Moje relacje z Taranum były takie, że wybierałem miejsce, do którego chciałbym się wybrać i wybra wybierałem się tam raz na jakiś czas. Najpierw zauważyłem to, że bardzo dużo śmieci wyrzucanych są e, prosto w las. To po co w ogóle się pakować? Ludzie tak naprawdę chcą korzystać z czegoś, ale nie myślą o tym, że niszczą właśnie przyrodę, która na co dzień zanika, w rozmiarze boiska w ogóle o takich rzeczach się nawet nie zastanawiałem, ponieważ myślimy o tym, czego nie mamy myślimy o swoich zachciankach ale nie o tym tutaj mowa ja nie mówię, że nie byłem taki oczywiście przepłaszałem zwierzęta, oczywiście e, niszczyłem w jakiś sposób tak przyrodę, ale pamiętałem o tym, że nie mam prawa wnosić śmieci do lasu starałem się jakoś to sprzątać nie przechodziłem mimo brałem ze sobą worek na śmieci i zbierałem te śmieci, ja nie zamierzam tutaj się przechwalać, ale chciałbym pokazywać przykład ponieważ kiedyś byłem na to obojętny myślałem o tym, bo to są odpowiednia grupa ludzi, żeby to sprzątała, a nie ja to dlaczego ja nie mam tego zrobić, dlaczego ja nie mam pokazać przykładu Dlaczego ja chcę korzystać z tego, a nie chronić to? Dlaczego ja chcę iść tam, a nie zadbać o porządek? Nie zadbać o to, z czego chciałbym się cieszyć, co jest coraz gorzej wyglądane, jeżeli chodzi o przyrodę. Ludzie z obojętności wręcz niszczą niż dbają. Nazwa Świat, którego nie widzimy zmieniłem po to, żeby, bo to jest takie, bo to jest dla mnie niesamowite, dla mnie jest takie proste i dla mnie jest takie prawdziwe, ponieważ świat, którego nie widzimy, to jest ten świat, do którego wychodzimy, w którym przybywamy na co dzień, a ilu rzeczy nie zauważamy, a właśnie tej prostej strony nie widzimy. Nie widzimy tego śpiewającego ptaszka, który przylatuje co poranek, który się cieszy z życia, mimo tego, że może zostać zaatakowany w tym dniu, może zostać e, przez człowieka zabity, może, może umrzeć, ponieważ jest schorowany. Nie widzimy drzewka, które ma już ponad 100 lat, które widziało mnóstwo rzeczy, które przeszło wojnę, nie zastanawiamy się w ogóle na tym, a widzimy drzewo, jak drzewo, co do tego mi. Bo tak właśnie myślimy, a niektóre drzewa mają i ponad 200 lat, ponad 300 lat. Niektóre nawet dopiero posadzone, ale już na, ni na nich może tętnić życie. Mogą mrówki przechodzić, mogą sobie gniazdować ptaki, mogą sobie Gniazdować różnego rodzaju owady lecz my tego nie zauważamy nie chcemy patrzeć na to nie chcemy w ogóle myśleć o tym nie chcemy e, wiedzieć ponieważ po co nam to jest jeżeli nam potrzeba to czego nie mamy ciągle domagamy się czegoś czego nie możemy dostać a Pan Bóg przychodzi właśnie w takich rzeczach w tym ptaszku przyjdzie śpiewającym w tym drzewku przyjdzie które przeżyło, widziało bardzo dużo dlatego nazwałem ten kanał Świat, którego nie widzimy bo to jest bardzo łatwe do zrozumienia i dające naprawdę do myślenia co do mojego logo mam nadzieję, że widzicie to logo ponieważ e, pokażę wam bliżej to logo stworzyłem e, przez program i zastanawiałem się nad tym jak mogę dopasować do nazwy mojego kanału co mogę w nim umieścić najpierw tworzyłem kółko później tworzyłem ten napis ale w kółku umieściłem tą lecącą mewę w kolorze czerwonym dlaczego? czerwony kolor symbolizuje krew Chrystusa a lecąca mewa która w której tylko jest wizerunek widoczny. Biały kolor symbolizuje Ducha Świętego, symbolizuje czystość i niewinność. W tle tej mewy widzimy e, kształt gór. E, co to są za góry? To są góry Tatry. Kiedy byłem w Zakopanem, zrobiłem zdjęcie szczytu tych gór i właśnie umieściłem tutaj ale w taki sposób, żeby tylko przypominały kształt gór, ale żeby były niewidoczne. Góry symbolizują właśnie to, czego człowiek nie był w stanie stworzyć, dlatego uważam, że Pan Bóg nad tym zapanował, Pan Bóg stworzył góry, Pan Bóg stworzył nizinę, Pan Bóg stworzył rzeki, morza. Człowiek do tego dopiero później się przełożył i miał w tym zaangażowanie, albo dobre, albo złe. Co do kolorów, Spodobały mi się te kolory, ponieważ odnoszą się jak najbardziej do jesieni, do zieleni, do wszystkiego tego co jest związane z lasem, z łąkami i tak to wygląda. Zauważyłem też to, i to mnie bardzo zasmuciło, że ludzie o godzinie, od godziny 6 czy 7 pakują się do lasu z psami i większość ludzi puszcza psa luzem. Ja nie rozumiem tego, czy człowiek jest naprawdę głupi, czy człowiek naprawdę nie myśli, czy człowiek jest jakiś zaprogramowany przez e, komputer, Dlaczego tak mówię? Dlatego, że las to jest siedlisko, to jest lęgowisko, to jest enklawa zwierząt dzikich. Jeżeli wchodzimy, to wchodźmy z mądrym podejściem. Co z tego, że chcemy korzystać, a nie szanujemy tego? Nie wolno do lasu wchodzić, puszczając psa luzem. Dlatego nie widzimy tych zwierząt, dlatego, że one już wyczuwają, że zaraz ludzie będą się pakować do nas, do lasu i uciekają w głąb lasu. Ale wiedziałem też to, że ludzie wszędzie pakują się, że ludzie wszędzie wchodzą z tymi psami. Dlaczego w mieście większość ludzi trzyma psa na smyczy, a w lesie już nie? Czy naprawdę myślimy w taki sposób? jeżeli wchodzimy do lasu to korzystajmy z odpowiednich ścieżek to zainteresujmy się właśnie gdzie mogę chodzić z tym psem czy mam go puszczać na smyczy czy mam, gdzie mogę bez smyczy ponieważ ludzie jak zauważyłem wchodzą właśnie w miejsca gdzie ewentualnie mogą odpoczywać zwierzęta co takie zwierzę zrobi jak zareaguje jak zobaczy człowieka lub psa zacznie uciekać instynktownie zacznie uciekać albo zaatakuje to, tego psa pies udomowiony taki, że myślimy że jest grzeczny takiego, którego znamy na wskroś jeżeli zobaczy zwierzę to instynktownie ponieważ ma instynkty wilka instynktownie jeżeli tamto zwierzę zacznie uciekać to pies zacznie go gonić a jeżeli będzie go goniło do wycięczenia, to tamto zwierzę może później paść ze zmęczenia, już nie mieć siły ani nawet wstać. A może być tak, że dzika zobaczy i zacznie warczyć na niego, szczekać. Jeżeli matka będzie miała warchlaków obok, może go tak zaatakować, że później będziemy naprawdę mieć kłopoty. To mówi nawet artykuł z kodeksu wykroczeń 166. To mówi też 30. ustawa z lasów, zainteresujmy się, a zobaczycie jak to wam pomoże. Będziecie dawać przykład, a nie tylko robić dla siebie przyjemność. To człowiek ingeruje się w tą przyrodę, albo ją chroni, dba o nią, albo ją niszczy. Za każdym razem po wyjściu w teren udawało mi się coś uwiecznić i to dla mnie jest tak niesamowite, że za każdym razem coś nowego poznaję, coś nowego widzę i po to oddaję szacunek. Jeżeli bym tym się nie interesował, jeżeli bym niczego nie wiedział, nie czytał, nie oglądał, to bym miał zwykłe nastawienie, tak jak kiedyś robiłem. To powinno być ważne. To powinno dotyczyć każdego z nas. Nie po to robią przepisy, nie po to robią zasady, nie po to dają przykład, żeby ludzie z obojętnością podchodzili do tego. Trzymajcie się błogosławionego tygodnia, dobrego tygodnia i owocnego. Do następnego razu. Cześć.